Dlaczego zamykasz drzwi? Co to jest? Otwórz te drzwi szybciutko No na zwłaszcza tą kamerę. Szybciutko otwórz te drzwi Chciałbym Mój mąż zawsze mówi Po co się malujesz? Do komu, komu się chcesz podobać. A ja mówię, że sama i sobie dla siebie się że żebym się czuła lepiej. Wychodzę do Domu Kultury na program Jak odzyskać własną moc. Bardzo mi się to przyda w tych.